Pij kilka litrów wody każdego dnia. Bez względu na rodzaj kamienia kamienie nerkowe mniejsze niż 5 mm zwykle przejdą samodzielnie bez konieczności interwencji medycznej. Jeśli czujesz kamień nerkowy ale nie jest to wystarczająco bolesne aby wymagać leczenia twój lekarz prawdopodobnie zaleci picie 2-3 litrów wody dziennie aż kamień przejdzie. Utrzymanie bardzo dobrego nawilżenia pomoże wypłukać kamień nerkowy z systemu. Staraj się pić wystarczającą ilość wody aby wytworzyć przeważnie czysty mocz. Czysty mocz jest wskazówką że twoje ciało jest wyjątkowo dobrze nawilżone. Podczas gdy nie udowodniono naukowo, że zioła usuwają kamienie nerkowe wiele osób odkryło, że spożywanie pewnych ziół szczególnie w postaci herbaty może pomóc w zmniejszeniu kamieni aby łatwiej przejść. Wypróbuj następujące zioła aby leczyć łagodny kamień nerkowy. 1. Herbata z liści brzozy która ma pomagać w usuwaniu odpadów z układu moczowego. 2. Czarna herbata, która zwiększa przepływ w moczu, ponieważ jest moczopędna. 3. Liść pokrzywy, który jest również moczopędny i może pomóc wypłukać kamienie nerkowe z Twojego systemu. 4. Korzeń mniszka lekarskiego, o którym mówi się, że jest skutecznym tonikiem nerkowym. 5. Ocet jabłkowy, który ma pomagać w rozpuszczaniu kamieni. Możesz spożywać 1 łyżkę stołową 14.8 melocotu jabłkowego każdego dnia lub mieszać z wodą. 6. Unikaj używania szczawiu, który może powodować pogorszenie stanu kamieni i nerkowych szczawianu wapnia. 7. Sok z bananowca jest dobrze znanym sposobem leczenia kamieni nerkowych w Indiach.